Je, je, yeah! Po po po po! Mówi się Soprera nigdy nie sopla. Sober Sobel rozdaje y, bilety, a tata myje bilety. To właśnie tak leci. Soprler to rozlisa z auta. Eee! ty Eee! ale. Oh a little Dobry, to, to. dobry, dobry, to. Eh. bo, gang, bo, chyba, bo, się szef, nie, nie, on tu lubi, bo przypomina mi, żeby bo nie dobrego człowieka. Oto wielki i wielki, a kto, chomo, a nie a kto, a bilet. to kto, a kto, Bilet. On a się a kto, a nie a być a kto, ten no bo z ciebie słupę Jestem koksem, ty mi jesteś koksem Nie nazywaj mi sobelem, bo nie jestem menem Esa nas sobele, a rych tu jest sobele Chłup męskę sobla, i tata sobla Wic, ryc, vic, ryc